Cool. jaka, wiecie, plakietka Piotrek no to idziemy szukać pana Piotka. o, babcia miód sprzedaje Babcie z dziadkiem Zostawimy tutaj, a możemy sobie iść. To byś wszędzie chciał samochodem wjechać, nie lepiej do wodospadu. Tak. idziemy jeszcze zobaczyć, czy tam wyżej też może są jakieś wiecie, no, rzeka płynie z góry, tak? To teoretycznie ale tam powinno być bo tutaj no jest trochę, ale jakoś tak Nie wiem. no, tam tutaj jest taki budynek do którego ludzie się wprowadzili ale tu są jakieś służby Pan nam, Bela nam weszła, oczywiście do domu Robi. weszła do budki strażnica takie jest dziwne miejsce nie strażnicy są nie wiem o co chodzi Czyli, ale o co chodzi w tym miejscu nie? Czyli jesteś strażnicy są? tam są jakieś namioty może to jakieś jest tam albo coś nie wiem, nie wiem. o to jest fajna. Jak tutaj jest ładnie O, tu jest pięknie. Piękna woda A tam mamy takiego. Kurwa, ja tu nie wchodzę Co, gorąca? Goro jest gorąca o, ja tu rola Ok, nie w taką pogodę, wait, wait. nie no, to ciepła jest no no dobra, jest gorąca. Gorąca jest, normalnie. Nie można wytrzymać, Nie, nie, nie by trzeba było zostać na noc i wieczorem przyjść. Woda no, dalej jest ciepło, to zimę tylko. Ja Piękne miejsce, a tam niestety, ale poszła do domu. No tak, my tu, a Ty idź do domu. Piękna ta woda, pachnie jajkami strasznie, tak więc sierki pełno i pewnie innych minerałów, ale faktycznie, no strasznie gorące, no nie da się zaraz wejść i nie wiem co zrobimy, bo nie planowaliśmy tutaj zostać na noc. I co? Hmm. Za gorąco tutaj taki zrobiony basenik i tam płynie, ale zjawiskowe miejsce. Jakby się ktoś wybierał do Grecji, to koniecznie w zimie, oczywiście w zimie wybierał, to koniecznie trzeba tu przyjechać. Wróciliśmy tutaj z powrotem do tego pierwszego miejsca, gdzie jest wodospad, bo pomyśleliśmy, że może tutaj będzie chłodniejsza woda. Ale nie! To jest tak samo, po prostu ten wodospad z góry, ta woda leci wrzątek, dosłownie wrzątek. I ja lubię gorącą kąpiel, tak jak wiecie wanie, na przykład naprawdę potrafię wejść do gorącej wody, ale do tej nie jestem w stanie wejść. Dwa kampery tutaj przyjechały i chyba są z Polski. No, z Polski są. I pan Piotr tirem No, pięknie było, ale Szkoda, że nie mogliśmy się popąpać. Tradycyjnie musimy obczaić gdzie co jak, czy dobre miejsce, czy warto jechać, bo nie będziemy tłukli po wercypach auta na darmo. Ale woda! Woda po prostu jest niesamowita tutaj. A, tu niestety trochę śmieci, ale jak znajdziemy dobrą drogę, to haha ta droga. Tam ten początek był trochę taki, no co? A da się zejść do wody? No. A wiedziesz tu? Tak. Wow, woda po prostu jest niesamowita. Niesamowita, zaraz skakujemy. Pięknie. Pięknie, po prostu. Wow, wow, wow. I w takim miejscu plusem jest to, że tutaj tłumu ludzi nie będzie. zawsze przygotujemy, to wtedy się nic nie dzieje. Jak się gdzieś zabunkrujemy, bo tak będzie wiało, albo taka burza będzie, to potem się okazuje, że nic nie ma. Coś tam jest, musisz iść zobaczyć, weź latarkę kurwa flak co ty gadasz? no teraz tak huknęło no w najlepszym momencie, zarąbiście nie słyszałem Uf. huk, no tak huknęło tak zrobiło musiałeś najechać, musieliśmy teraz Najechać może na jakiś ostry kamień czy na coś? Ale co to było? Bo to, to nie są opony, które, w którym się łapie flak. że zakręcają do tymi pistoletami. Ja. To za mało mm, Za mało, żeby go podnieść I nagle wiatr ustał I się za chwilę okaże, że niepotrzebnie cała akcja Fa się zjebał. Co, ty zepsuł się? Ja pierdolę, nie wierzę. E. Przeskakuję, no. Hmm. Oh. Mm -hmm. to już jest lepiej jeszcze ze raz, dwa razy <śmiech> <śmiech> dobra nic się nie spał, spadł tylko... wiesz co, ja ci powiem, że kurczę, przestało wiać chyba rozłożymy ten namiot i po prostu rano to się zrobi, co? kurwa, miałem kupić taką poduszkę teraz kupię, kurwa taką poduszkę na spaliny Да, щек у się porobiło, no ale się narobiło. Och, mówię Wam, ale przygoda. I to napisałam wczoraj na Facebooku, że niektórzy narzekają, że w naszych filmach nic się nie dzieje, wszystko taka sielanka, no bo jest sielanka. W większość czasu mamy lankę i po prostu jest fantastycznie i cieszymy się po prostu tym, że jest spokój. No ale niestety nie zawsze jest spokój. Trzeba uważać co się mówi i w słym momencie powiedziałam, chyba po prostu. Um. Niedźwiedź poszedł. Tam jest taka przystań, taki, nie wiem jak to nazwać, jak się to poprawnie nazywa, tak, gdzie się przechowuje motorówki i łodzie. No to na pewno tam, wiadomo, są jacyś mężczyźni i albo tam na miejscu mają taki lewarek, albo no, ktoś tam podjedzie, albo powie mu gdzieś do garażu, bo ten nasz mały lewarek się zepsuł, a ten duży okazuje się, że akurat tak jak teraz jesteśmy ustawieni, to nie ma jak go po prostu a, bezpiecznie a, podłożyć, nie, żeby dźwignąć samochód zawsze, kurczę. Muszą być nie dość, że to koło przebite, to jeszcze muszą być jakieś inne przygody, um, utrudnienia. I to koło też, wiecie, to jest takie, aż nie możemy uwierzyć, jak to się stało, bo te opony to nie są takie zwykłe koła, które my mamy, jak są w samochodach osobowych. Tutaj te koła nie łapią kapcia, więc ja nie wiem po prostu... My ten samochód mamy już teraz łącznie chyba 12 lat i... coś jest jakieś niewytłumaczalne ale właśnie to jest to, że po prostu w nocy my nigdy... E, właśnie nie mogę powiedzieć nigdy, bo właśnie czasem się zdarza, ale generalnie nie lubimy w nocy się przestawiać, zmieniać miejsca czy szukać miejsca, zawsze staramy się znaleźć miejsce na nocleg przed zmierzchem, bo właśnie jak jedziesz po nocach to nie widzisz i po prostu możesz na coś najechać, co... Nie zauważyłeś i takie dziwne. I się trafiają przygody. No ale nic to. Co? Damy radę. Pchamy do przodu. To już jest kółeczko zapasowe założone. Gadam tu w samochodzie, bo tam strasznie wieje. Chcieliśmy im dać jakieś pieniądze, nie? Ale wiecie, nie chcieli im. To mówimy chociaż butelkę wina. Nie, nie, nie, nie, nie. Tak więc bardzo fajni chłopacy szybciutko pomogli i też nawet sami zakręcali. No niedźwiedź to już taki wykończony po tej nocy. Tak więc teraz będziemy jechać i szukać jakiś warsztat um. No i zobaczymy co z tym kołem A ty zaraz będziesz biegać tak. Ba, musiałam ją zamknąć w samochodzie, żeby nie przeszkadzała. Tak, już pójdziesz biegać, tak. Fu. Dzień dobry. Dzień dobry. Bella ma taki okay. dziwny sposób mówienia. Halo, ale tutaj oh jestem. God. Tak. Uspokój się. Odmo kafe do igas. Kontrakt. Na top. Na top. Och, oh, shit. Mm. I no. can't do nothing. Yeah. Uh, the only I can do yeah. is uh, put uh, an, another dial. Yeah. yeah. Have you got? It can be used, but this size. Yes, this size. Yeah. But not uh, this. Uh, no, no, it doesn't matter. It doesn't have to be other. new. It can be second hand. No new, used. Yeah, really. Yes. Yes. Okay. No to niestety opona się nadaje na śmieci. Pan nam da po prostu takąś używaną oponę, żebyśmy mieli zapasówkę, a będziemy jeździć na tamtej do tamtej strony. Mm. Okay. Pan nie ma dokładnie oczywiście takiego rozmiaru opony, ale znalazł nam taką, którą możemy założyć, bo jest na wysokość taka sama, tylko trochę węższa. I tak będzie na zapasówkę.